Cześć, witajcie! Dzisiaj recenzja Immortal Phoenix Rising, nieco nietypowej gry od Ubisoftu. Febuła Immortal Phoenix Rising jest osadzona w starożytnej gracji w mitycznym świecie bogów i stworzeń. Jest to gra z gatunku przygodowej gry akcji. A za stworzenie tej gry odpowiadają twórcy Assassin's Creed Odyssey. Jest to gra z założenia kierowana raczej do młodszych odbiorców, ponieważ kategoria wiekowa tej gry wynosi 12+. Wiecie jaka była moja pierwsza reakcja podczas odpalenia tej gry i po pierwszych minutach? No więc moje pierwsze przemyślenie było następujące do ciężkiej cholery jaki Ubisoft mogłowy plus takiego potworka, a zwłaszcza twórcy Assassin's to od. I na początku pomyślałem sobie, że ta gra to jakiś kiepski żaryk, a o ocenie gry nie mi się za bardzo wspominać, bo podczas zakupu zapłaciłem za nią bodajże 215 zł i na początku stwierdziłem, że jest to o wiele za dużo, bo pomyślałem sobie, że taki potworek powinien być wydany w modelu free to play, jednak po kilku godzinach spędzonych w grze stwierdziłem, że oceniłem ją zbyt surowo, ponieważ grało mi się naprawdę dobrze i mogę wam powiedzieć tak Popuła gry jest naprawdę interesująca i ściągająca. Jeśli chodzi o oprawę wizualną gry, to mogę powiedzieć, że jest ona naprawdę ładna i cieszy oko, chociaż jak dla mnie minusem jest to, że jest zbyt kolorowa i pstrokata. Oprawa audio jest całkiem spoko, nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Natomiast jeśli chodzi o bohaterów gry, to То мое здание uh. есть Podzielone są oni barwni ciekawi, momentami nawet błyskotliwi i zabawni, a czasem zbyt przesłodzeni, kubkowaci i irytujący. Sterowanie naszą bohaterką w grze jest bardzo przyjemne. Walka też jest ciekawa, przyjemna i dynamiczna. Ostatecznie po paru godzinach rozgrywki uważam, że gra jest naprawdę spoko, choć na początku wydawało mi się całkiem inaczej i po kilku godzinach spędzonych w uniwersum Immortal Phoenix Racing uważam, że oceny tej gry są niesprawiedliwe i mocno zaniżone. Obecna ocena tej gry na chwilę obecną na stronie gry.pl wynosi 3,3 ,3 punkty. Tam. I powiem tak, moim zdaniem gra dla dlatego tak niską ocenę, ponieważ gracze ją ocenili chyba po 15-20 minutach gry. Dlaczego tak uważam? Ponieważ po tym okresie czasu sam wystawiłbym podobną ocenę, jednak po spędzeniu dłuższego czasu w grze uważam, że zasługuje ona na ocenę w granicach 5,5-6 na 10. Jak dla mnie Immortal Phoenix Rising to taki trochę asasyn story, tylko kierowany do młodszych odbiorców. Zatem czy poleciłbym wam tę grę, to zależy. Jeżeli wolisz gry w cięższym, mroczniejszym klimacie, to raczej ta gra nie przypadnie tobie do gustu. A jeśli bardziej zależy ci na przyzwoitej, relaksującej rozgrywce i całkiem niezłej fabule lub odskocznej, Czyni od produkcji w cięższym, mroczniejszym klimacie, to jak najbardziej ta gara nada się dla Ciebie. Myślę, że w tym odcinku to na tyle. Jeśli materiał był dla Ciebie przydatny, pomógł Ci dokonać wyboru, czy zakupić tę gara, czy nie. Lub był dla Ciebie zwyczajnie interesujący, to nie zapomnij wesprzeć mojego kanału subskrypcją, łapką w górę oraz dzwoneczkiem, aby wiedzieć na bieżąco, co dzieje się na moim kanale. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.